Witam Państwa serdecznie na 27. Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 10 września 2020 roku o godzinie 15.03. Szanowni Państwo, w celu rozpoczęcia sesji proszę o potwierdzenie kworum. Mamy dzisiaj trzy osoby uczestniczące zdalnie, trzy osoby no właśnie mam włączony mikrofon, ale a tutaj, a tu, tak, teraz tak, tak. Jeszcze raz w związku z tym proszę wszystkich Państwa radnych o potwierdzenie kworum. Jeszcze Pani Ewa Borczyk. Pani Ewa znowu jest, ma problem chyba z połączeniem. Tak czy inaczej, stwierdzam kworum, w związku z tym otwieram 27. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kowarach. W dniu dzisiejszym na początek zapoznam Państwa z proponowanym porządkiem obrad dzisiejszej sesji. W punkcie pierwszym otwarcie sesji, w punkcie drugim przyjęcie porządku obrad, w punkcie trzecim złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej, w punkcie czwartym rozpatrzenie projektu uchwały, w podpunkcie a w sprawie powołania członków komisji budżetowo, członka komisji budżetowo-gospodarczej Rady Miejskiej w Kowarach, w podpunkcie b w sprawie powołania członka komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Kowarach, w punkcie c w sprawie powołania członka komisji ładu publicznego spraw społecznych i ochrony zdrowia Rady Miejskiej w Kowarach, w podpunkcie d w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Gminy Miejskiej Kowary. W punkcie E w sprawie wyznaczenia realizatora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach w projekcie dobra pora na aktywne edukacyjne życie seniora w Gminie Kowary. Numer projektu RPDS 090201. IP 02 -02 361, łamane przez 19 W punkcie F w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary, to jest projekt uchwały z autopoprawką i również w punkcie G projekt uchwały z autopoprawką, to jest w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2020 rok i w punkcie 5 zamknięcie sesji. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o potwierdzenie kworum. Widzę, że już Pani Ewa tym razem jest z nami. Tak, jeszcze Pan Stanisław i Pani Ewa Borczyk. Jeszcze proszę o potwierdzenie kworum. Nie. No, To będziemy mieli problem. Mamy problem z łącznością, ale tak czy inaczej stwierdzam kworum, w związku z tym proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad. W związku z powyższym przechodzimy do punktu trzeciego dzisiejszej nadzwyczajnej sesji czyli do ślubowania Radnego Rady Miejskiej-Kowary. Mamy zaszczyt dzisiaj przyjąć ślubowanie od nowo wybranego Radnego, Pana Krzysztofa Łubińskiego, który w wyniku wyborów uzupełniających, w związku z tym, że Pan Mariusz Kubiak musiał zrezygnować, Pan Krzysztof Łubiński wygrał wybory uzupełniające. Z tego okręgu i niniejszym mamy przyjemność dzisiaj dokonać zaślubienia Pana Krzysztofa do naszej Rady. Proszę, proszę Państwa wszystkich o to o powstanie. Panie Krzysztofie, ja odczytam treść Roty. Pan po odczytaniu przeze mnie treści Roty Ślubowania odpowie, ślubuję. I może pan również uzupełnić e, swo, swoje ślubowanie o słowa tak mi dopomóż Bóg. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i moich mieszkańców. Ślubuję tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. W niniejszym witamy pana Krzysztofa Opińskiego w gronie Rady Miejskiej Kowary. Gratulujemy, bardzo cieszymy się na przyszłą współpracę. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad i tak w w punkcie 4a przechodzimy do uchwały w sprawie powołania członka Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Kowarach i chodzi właśnie o powołanie nowo powołanego radnego pana Krzysztofa Ubińskiego do, do tej komisji. Zapoznam państwa z treścią uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10 września 2020 roku w sprawie powołania członka Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Kowarach na podstawie obowiązujących przepisów w sprawie uchwalania statutu Gminy Miejskiej Kowary uchwala się, co następuje. W paragrafie pierwszym powołuje się radnego Krzysztofa Jana Ubińskiego do składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Kowarach. W paragrafie drugim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o potwierdzenie kworum. No niestety Pani Ewo nie mamy nadal z Panią łączności. Jeszcze, jeszcze Pani Małgorzata. Stwierdzam kworum. Proszę w takim razie o głosowanie. Tak. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie podjęła uchwałę powołującą pana Krzysztofa Jana Ubińskiego do składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej. W związku z powyższym przechodzimy do podpunktu b, punktu czwartego czyli do projektu uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kowarach. Już zapoznam Państwa z treścią uchwały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 Krzysztofie, pana brakuje. Panie Przewodniczący, proszę Pani Ewy, od momentu stwierdzenia, poproszenie o stwierdzenie kworum, to czekam minutę czasu. Jest prze... spóźnienie w Błonna łączach. No, tak, myślałem. No ale to mm, tak czy inaczej, czy pani Ewa potwierdzi, czy nie, to kworum jest. No, nie wiem, czy. jak to wygląda na dzień dzisiejszy. No, czekamy na Panią Ewę, tym razem poczekamy. Ale minutę już? A coś jest nie tak. Stwierdzam kworum, w związku z tym proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie podjęła uchwałę powołującą w skład Komisji Rewizyjnej Pana Krzysztofa Jana Łubińskiego. W związku z tym przechodzimy do podpunktu, podpunktu C punktu czwartego, czyli o, do projektu uchwały w sprawie powołania członka Komisji Ładu Publicznego, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej w Kowarach. Już Państwu przytoczę treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10 września 2020 roku w sprawie powoływania członka Komisji Ładu Publicznego Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej w Kowarach na podstawie obowiązujących przepisów w sprawie uchwalania statutu Gminy Miejskiej Kowaru uchwala się co następuje. W paragrafie pierwszym powołuje się na radnego Krzysztofa Jana Łubińskiego do składu osobowego Komisji Ładu Publicznego Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej w Kowarach. W paragrafie drugim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o Potwierdzenie kworum. Tabula raza. O, może teraz. Tak, teraz stwierdzam kworum włącznie y, y, y, z panią Ewą i proszę o głosowanie. Jeszcze Pan Krzysztof. Jest, jest. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie podjęła uchwałę powołującą Pana Krzysztofa Jana Ubińskiego do składu osobowego Komisji Ładu Publicznego Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej w Kowarach. W związku z powyższym przechodzimy do, do podpunktu D punktu czwartego, czyli do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Gminy, gminy Miejskiej Kowary. To jest e, uchwała Gminy Miejskiej Kowary dotycząca e, zmiany organizacji ruchu, tak, e, przy ulicy Sanatoryjnej. E, e, uchwała była przedmiotem, e, przedmiotem e, analizy e, Komisji Skarg, tak, e, i uznała wniosek mieszkańców dzielnicy Wojków za niezasadny. W związku z tym podejmujemy uchwałę zgodnie z wytycznymi Komisji Ładu. Zapoznam Państwa z treścią uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców gminy Miejskiej Kowary na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach na wniosek komisji do spraw skarg, wniosków i petycji uchwala co następuje. W paragrafie pierwszym, postanawia, uz postanawia się uznać za niezasadny wniosek mieszkańców dzielnicy Wojków e, w Kowarach dotyczący sprzeciwu do planowanego m, poprowadzenia drogi dojazdu do działek numer 101 łamane przez 12, 101 łamane przez 13, 101 łamane przez 15, e, 101 łamane do działki łamanej przez 26 przy ulicy Sanatoryjnej. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kowarach. Zobowiązuje się go do poinformowania wnioskodawców o treści podjętej uchwały. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o potwierdzenie kworum. Jeszcze pani Beata i pan Krzysztof. O, jest. Czasami proste czynności trzeba wykonać kilka razy. <głosy> Proszę o głosowanie. Tak, udało się. Jednogłośnie Rada Miejska w Kowarach podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców gminy Kowary. Mieszkańców składających wniosek zachęcam do zapoznania się z uzasadnieniem uchwałek, już będzie powieszona na, w Biuletynie Informacji Publicznej. W związku z tym przechodzimy do podpunktu e, e. Punktu czwartego, czyli do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia realizatora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach w projekcie dobra pora na aktywne i edukacyjne życie seniora w gminie Kowary. Już zapoznam Państwa z treścią uchwały, może ktoś chce coś powiedzieć, parę słów w sprawie tej... Proszę Pani. Jest to uchwała, która reguluje sprawę związaną z realizacją projektu, na który pozyskaliśmy pieniądze. Jest to projekt na nasz klub edukacyjny Klub Seniora. W momencie kiedy pisaliśmy wniosek realizatorem tego projektu miała być gmina miejska Kowary, natomiast w wyniku otrzymanych pieniędzy i teraz po przystąpieniu do realizacji tego projektu i prowadzeniu klubu przez MOPS, realizatorem tego wniosku będzie MOPS i musimy, znaczy zwracamy się z Państwą, do Państwa z prośbą o to, żeby Rada wyznaczyła MOPS jako tą instytucję, która będzie prowadziła i realizowała ten wniosek w związku z funkcjonowaniem edukacyjnego klubu seniora. Jest to uchwała czysto porządkowa. Siedzieć. Jak jest to możliwe, to żeby do, jak dotyczy cokolwiek jednostek organizacyjnych gminy, to proszę, żeby był dyrektor albo osoba kompetentna z tej jednostki, bo czasami trzeba zadać pytania i bardzo uściśle. Ja na przykład mam kilka pytań, co do tego, ale nie ma pani dyrektor, nie? Ale może pan, pani burmistrz albo pan burmistrz będzie no, ale będą ale w, w tej chwili nie będziemy tego jakby, w, ja proszę na przyszłość, jeżeli to dotyczy jednostek. Wszędzie mhm. jest praktycznie, że są dyrektorowie jednostek, jak ich dotyczy, sprawy. Mhm. Tak, proszę. Generalnie, Panie Krzysztofie, wszystkie tematy, jeśli chodzi o uchwały, wcześniej obgadujemy, rozmawiamy na ten temat na komisjach. Są zapraszani dyrektorzy. Wszystkie pytania zadajemy na komisjach, a później na sesji już głosujemy na gotowych uchwałach i nie chcielibyśmy zmieniać tej zasady. Dziękuję. Amen. No tak, tak ale... Chcę ja zadać pytanie między sesją a tą komisją, tak? To jest, jest taki okres między odbyciem się tej komisji, czyli na komisji sobie wszystko wyjaśniamy, ale w międzyczasie coś, jakieś pytanie się po prostu chce skierować. To co mamy? No, już pod komisję powoływać na komisję? Nie, nie, tego chcielibyśmy uniknąć. Przechylimy się do pana prośby. Będziemy starać się przestrzegać tej zasady, żeby w przypadku podejmowania uchwał dotyczących konkretnych jednostek, żeby dyrektorzy czy kierownicy tych jednostek uczestniczyli w obradach naszych rady. Także nie, nie, nie ma problemu. Dobrze, zapoznam państwa z treścią uchwały. Chwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia realizatora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach w projekcie pod nazwą Dobra Pora na Aktywne i Edukacyjne Życie Seniora w Gminie Kowary. Numer projektu RPDS 09.02.01 myślnik ip.02 myślnik 02 myślnik 361 łamane przez 19. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Beneficjent Gmina, w paragrafie pierwszym Beneficjent Gmina Miejska Kowary wyznacza realizatora Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w projekcie pod nazwą Dobra pora na aktywne edukacyjne życie seniora w gminie Kowary. Numer projektu z dużych liter RPDS. .09.02.01, myślnik IP.02, myślnik, 02. myślnik 361, przez 19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa, 9, wyłączenie społeczne, działanie 9.2, dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, poddziałanie 9.2.1, dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, konkursy horyzontalne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. W paragrafie drugim projekt wymieniony w paragrafie pierwszym współfinansowany jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 10% z budżetu państwa, łączna wysokość dofinansowania Finansowania wynosi, całkowitego wynosi 95%. W paragrafie trzecim wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. W paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Jeszcze pani Beata. Aha, jeszcze ja. Do wcześniej. Mhm. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Coraz lepiej. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przejęła uchwałę w sprawie wyznaczenia realizatora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach w projekcie pod nazwą Dobra pora na efektywne i edukacyjne życie seniora w gminie Kowary. W związku z tym przechodzimy do podpunktu F punktu czwartego, czyli do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary. To jest uchwała z autopoprawką. Pani Skarbnik, proszę bardzo, dwa słowa. Tak. Gmina Miejska Kowary zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach tzw. funduszy y, norweskich na realizację projektu dotyczącego termomodernizacji obiektów oświatowych Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach. Wymogiem formalnym składania wniosku o dofinansowanie jest zagwarantowanie wkładu własnego na realizację tego projektu. Dlatego też w wykazie przedsięwzięć zostało wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne i zadanie bieżące właśnie dotyczące termomodernizacji obiektów szkolnych. Dodatkowo w związku z tym, że gmina już podpisała umowę na dofinansowanie na projekt Dobra pora na aktywne życie seniora. Zostało również to zadanie wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej, gdyż w na realizację tego projektu przez okres trzech najbliższych lat. Autopoprawka dotyczy doprecyzowania w objaśnieniach programu, z którego gmina będzie się ubiegała o środki norweskie przy zadaniu tym termomodernizacja obiektów oświatowych. Dodatkowo w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmian dokonano w zakresie roku bieżącego, a dotyczącego środków unijnych, gdyż MOPS dokonał korekty wniosku o zmianę w planie. Dziękuję bardzo. Pani Skarbnik, ktoś ma jakieś pytania z Państwa? Nie widzę. Tak. Tak. Proszę. W przypadku uzyskania dofinansowania gmina może dostać 85% środków zewnętrznych. Dziękuję. Dziękuję. W związku z tym zapoznam Państwa z treścią uchwały. Yy, uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje treść uchwały znajduje się w paragrafie pierwszym, w paragrafie drugim dokonuje się zmiany objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. W paragrafie Trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oczywiście treść uchwały znajduje się w paragrafie pierwszym wraz z załącznikami. To proszę o potwierdzenie kworum. I kto z Państwa jest? Moment. Jeszcze Pani Ewa, tym razem może też się uda? No nie. Jest. Stwierdzam kworum. Proszę bardzo o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska... W... Jeszcze Pani Ewa, jak już Pani Ewa potwierdziła kworum, to już teraz musi głosować. Jest. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przejęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary. W związku z tym przechodzimy do podpunktu G. Z punktu czwartego, czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na rok 2020, to jest również projekt uchwały z autopoprawką. Pani skarbnik. W przypadku tej uchwały również decydującym powodem dokonania zmian w budżecie była umowa na dofinansowanie na projekt dobra pora na aktywne życie seniora i przyjęcie tego projektu do budżetu dochodów i wydatków tego roku. Dodatkowo w związku z koniecznością przygotowania dokumentów aplikacyjnych do składania na projekty nor norweskie, termomodernizacja obiektów oświatowych dokonujemy zmian w zakresie e, środków na dokumentację projektową dla ZSO, pozostałe zmiany dotyczą bieżącego funkcjonowania gminy i jej jednostek organizacyjnych. Autopoprawka dotyczy zmian w układzie e, finansowania środków na realizację projektu Dobra Pora na aktywne życie seniora. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa ma pytanie do Pani Skarbnik? Nie, tak, nie widzę. W związku z tym e, zapoznam Państwa z treścią uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach e, z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2020 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafie pierwszym, drugim trzecim i czwartym wraz z załącznikami. W paragrafie piątym w wykonaniu uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. W paragrafie szóstym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Znowu tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Panie Krzysztofie, to tylko tak już, to delikatnie trzeba tylko stuknąć, nie przytrzymywać, bo wtedy dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na rok 2020. W związku z powyższym, Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy porządek obrad. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie może, bo to jest sesja nadzwyczajna. W związku z powyższym, szanowni państwo, zamykam 27 nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 10 września. Dziękuję bardzo za sprawną współpracę. Jeszcze raz witamy pana Krzysztofa na naszym pokładzie.